Cześć ekipa ruszamy i cześć cześć Rafał, cześć Roki, Grzegorz, Damian, jeszcze raz Roki. I temat dzisiejszy jest o tyle ciekawy, szczerze mówiąc niewymyślony przeze mnie. Ale to pytanie, co by się działo, jeżeli jako policjant napotykasz kogoś z rodziny na jakimś marszu, prawda, na marszu kobiet, na jakimś innym marszu i co wtedy byś zrobił. Cześć, Michał, cześć, Łukasz, dajcie mi tylko znać, czy jest ok z dźwiękiem i czy, czy nie ma przesterowania, prawda, bo muszę się pochwalić, że zmieniłem trochę biuro, nowe mikrofony, tutaj nie widzisz, ale tam jest jakiś nowy monitor, taka mała kobyła, prawda, i jak mi wzrok będzie latał w prawo i lewo, to to żebyś wiedział, że po prostu śledzę to, co na tych ekranach jest w jakimś takim celu dostrojenia, powiedzmy, obrazu i dźwięku. I, i jednego z moich elitarnych zapytali właśnie, no co by pan zrobił Gdyby tam nagle się okazało, że idzie pan zabezpieczać jakiś marsz kobiet, prawda? Trochę tam za dymy się zrobiło, no, a nagle tam jest jakaś pana dziewczyna, która ma ochotę wyrazić odmienne poglądy niż tutaj pana firma, prawda? Czyli policja. I muszę powiedzieć, że dysonans czy rozdźwięki między rodzicami, a dziećmi są duże, prawda, czyli być może słyszałeś, że pana Gowina, syn, tam jakieś takie inne poglądy ma niż tutaj oficjalne jego ojca. Ty być może nie pamiętasz, ale był kiedyś jeszcze za czasów starej dobrej komuny był taki pan Miodowicz, Alfred, i on miał syna Konstantego, który zupełnie nie podzielał poglądów ojca, prawda? Ten był jakimś tam dygnitarzem partyjnym, ten był tak zwanym dysydentem i było to wtedy o tyle groźne, że praktycznie, jeżeli poglądy dziecka były rewolucyjne, były odmienne niż danej partii, prawda? Rządzącej, to praktycznie ten ojciec mógł się żegnać z robotą, prawda? I nawet mój ojciec się bał, prawda? Kiedy moja siostra kiedyś wymyśliła, że ona by chciała pojechać do Norwegii, sadzić lasy, co powiedzmy dla pułkownika Ludowego Wojska Polskiego było po prostu wyjazd dziecka na emigrację, oznaczał, że tego dziecka nie wychował i od razu tracił robotę, prawda? No i, i co w takiej sytuacji powiedzieć? Kolega elitarny odpowiedział tak, w sumie tak jak powiedziałem, że gdyby wiedział, że jego ktoś z rodziny, matka, czy tam siostra, czy, czy jakiś, jakaś inna bardzo bliska mu osoba idzie na taką demonstrację, to poprosiłby przełożonego o zabezpieczenie, znaczy danie go na jakąś inną demonstrację lub danie do jakiejś takiej funkcji na tej demonstracji, w której by no nie musiał mieć bezpośredniego kontaktu z tłumem, prawda? I ta odpowiedź przeszła. No, można by się zastanowić, dlaczego psycholog o to pyta. Psycholog z reguły jest panią, czyli prawdopodobnie pierwsza rzecz to jest jakaś zwykła ludzka ciekawość, ale jeżeli zaspokoisz jej tą ciekawość poprzez dosyć inteligentną odpowiedź, to tylko możesz zupełnie zapunktować prawda, i wybić się w górę, prawda? W jakiś sposób po prostu być lepszym od twojego kolegi, który, czy koleżanki, który nie będzie wiedział, co ma powiedzieć. No można by utrudniać to pytanie, powiedzmy, mimo wszystko nie wiedziałeś, że twoja matka będzie, czy tam twoja dziewczyna będzie na takim zgromadzeniu, prawda, powiedzmy nielegalnym. Zakładamy, że marsz jest spokojowy czyli ten marsz kobiet, tam z reguły aż takich awantur nie ma jak na marszuach narodowców, no i idziesz ty masz tą maseczkę, ona ma maseczkę, prawda, jest COVID. Także te maseczki troszkę ułatwiają, utrudniają identyfikację, a ułatwiają się życie. No i nagle widzisz tam coś się dzieje, prawda, podchodzisz i widzisz tą swoją dziewczynę, prawda, no i trzeba by jakoś z tego inteligentnie wybrnąć. Zakładam, że spotykacie się przypadkiem, czyli dziewczyna, matka, czy, czy inna osoba bliska, no to wtedy byś, szczerze mówiąc, nie wiem, co bym za bardzo zrobił ja osobiście, ale no, przypuszczam, żebym coś tam zagadał i na pewno bym nie legitymował, na pewno bym nie użył środku przymusu bezpośredniego, tylko jakoś tam udał zdziwionego, coś tam zagadał i powinno być cacy, prawda, i szybko gdzieś się przemieścił w jakieś inne miejsce, żeby nie mieć kontaktu, że tak powiem, ze swoimi. Czyli jeżeli by były to rodzice, to matka na tyle kocha swoje dziecko, że nie sądzę, żeby się ciebie wyparła pomimo takiej sytuacji, Natomiast, powiedzmy, jeżeli to jest dziewczyna i mimo wszystko by do ciebie miała żal, że ty jesteś ten zły, ten pies, prawda, który był na tej imprezie, prawda, i zabezpieczał i nie wykaże zrozumienia, nie wykaże empatii dla twojej sytuacji, prawda, że ty w tym momencie nie za bardzo jesteś od oceny, prawda, czy to jest sytuacja tam, poprawna, czy niepoprawna, tylko po prostu wykonujesz czyjeś polecenia, no to być może czas zmienić dziewczynę na jakąś tam lepszą, ładniejszą, czy bardziej zbliżoną poglądami do twojej, prawda, do twoich poglądów. No inna sprawa jest, jeżeli widzisz na przykład tą twoją dziewuchę na marszu narodowców, na zaczyna tam coś tłuc, napierdala cegłą w Empik, prawda, bije, coś tam niszczy. No, jeżeli się tam przypadkowo spotykacie i bym się zorientował, że ona, no, jednak jest jakaś agresywna, czy coś tam się złego, jakieś tam bezprawne, zdecydowanie bezprawne czyny wykonuje, no to mimo wszystko przekazałbym bardziej ją kolegom, lub jeżeli ją bardzo kochasz, to, to jakoś tam kazał jej się uspokoić i nie podejmował żadnej czynności, prawda? Ale nawet sam jestem ciekaw was tutaj, ciebie tutaj na, na czacie, co byś zrobił, bo no niestety życie troszeczkę wykracza poza przepisy prawa, poza różne regulaminy, poza jakieś takie sytuacje, które po prostu no, są trudne etycznie, prawda? Jest spory konflikt interesów pomiędzy tobą jako stróżem prawa, a niestety najbliższą rodziną czy innymi osobami bliskimi, które to prawo mogą potencjalnie naruszać, prawda? No, powiedzmy, jeżeli by ta dziewczyna tam rozrabiała, to pytanie jest, yy, czy ją tam legitymować, czy ją jakoś uspokajać, no i czy przy okazji mieć jakąś karaną osobę, prawda, w rodzinie, jeżeli z tą dziewczyną zostajesz, prawda, także no powiem szczerze, trudne etycznie są sytuacje, jeżeli masz coś do powiedzenia, to chętnie usłyszę, nie mam tutaj jakiegoś patentu na wszystkie mądrości świata. Jest rzeczywiście trudno czasem coś wymyśleć, tym bardziej, że y, ludzie, którzy idą na te marsze kobiece, oni mają swoje racje i ja też jestem tak z nimi troszeczkę nawet się solidaryzuję. Nie bardzo widzę, żeby to te przepisy, powiedzmy aborcyjne, no były z jakiegoś średniowiecza tam pseudo jakiś kompromis ustalony w latach 90. 20, prawie 6 lat minęło, a my tkwimy w średniowieczu. No z drugiej strony policjant nie jest od tego, żeby y, kwestionować y, y, rozkazy przełożonych, Tutaj nie jest zbyt jasne, czy to są rozkazy zgodne z prawem, niezgodne z prawem, prawda? Także jest inna sprawa, że pytałem się paru policjantów, którzy do mnie przyszli ostatnio w różnych innych sprawach, no i oni też nie są zadowoleni, że wykorzystuje się ich do jakichś celów takich nazwijmy to ochrony mniej porządku, a ochrony bardziej władzy, prawda. Jeżeli ci coś mogę polecić, to jeden z kolegów tutaj już policjant, znaczy już po, po rekrutacji policyjnej przesłał mi link do takiego materiału, byłem pod Empikiem, prawda, to jest na stronie Niezależnego Związku Policjantów, Niezależnego solidarnego, W każdym razie Niezależny, Samodzielny Związek Zawodowy Policjantów i wydaje mi się, że warto, abyś ten artykuł przeczytał, prawda? Być może tam nie widać za dużo w tej chwili, ale warto, żebyś go przeczytał, Jakie dylematy można mieć moralne podczas jakichś takich, no powiedzmy nazwijmy to tłumień, ale w miarę No tutaj akurat nie sprawa była jasna, bo ta, ta impreza narodowców to goście zdecydowanie szukali za dymy i żeby się trochę potłuc z policjantami, no ale jeżeli jest to marsz jakichś kobiet, no, jakby to powiedzieć, kobiety kwiatkiem nie wolno nawet uderzyć, ale zawsze się śmiali, ale doniczką już można, prawda, także jest to naprawdę dylemat, dylemat, prawda, dosyć duży, prawda, no fajnie jest, jak jesteś w stanie ustalić wcześniej, prawda, że ktoś z twoich bliskich, bardzo bliskich, będzie na tej imprezie i Yy, przełożonym się jakoś tam, yy, nie bać się pójść do przełożonego, to nie jest nic nowego, że yy, policjanta się raczej nie stawia w trudnej etycznie sytuacji z konfliktem interesów, nawet za czasów komuny jak byłem, to yy, powiedzmy do pacyfikowania demonstracji w Łodzi szło z OMO powiedzmy z Wrocławia, to z Wrocławia to do Wrocławia szło z Białego Stoku, czy tam powiedzmy z Krakowa. Tak, raczej starano się, żeby policjant tam swoich bliskich za bardzo nie napotkał, aczkolwiek no też były sytuacje, że niestety jak brakowało ZOMO, czy jakichś innych sił porządkowych z innych miast, to po prostu trzeba było sobie dawać radę samemu, prawda? Ale wtedy. To było zupełnie inne. Walczono o nowy system. Rzeczywiście ta komuna to tak nie były czasy ciekawe. Wolę dzisiejsze, prawda? Wtedy było za dużo ideologii. Jeżeli mówię, masz coś ciekawego do powiedzenia, oczekuję na czacie. Jeżeli już oglądasz w wtórce, to chętnie usłyszę twoje zdanie i co byś powiedział psychologowi, jak byś się zachował, gdybyś był po drugiej stronie protestu i nagle napotykasz kogoś znajomego, napotykasz kogoś z rodziny, prawda? Także mówię, jak się tak naprawdę zachowasz, to ja też nie wiem, bo tam nie sądzę, żebyś swoją tam dziewczynę czy matkę tak naprawdę legitymował, czy tam dają jakimś gazem pieprzowym czy, czy tam czymś innym, ale no, odpowiedzieć coś musisz, prawda? I tutaj czasami jest cały dylemat w tym kierunku, prawda? Teraz wrócę na naszego czata jeżeli ktoś jeszcze wytrzyma parę minut, to na sam koniec dam zadanie domowe z 10 pytań. Test nie jest prawdzie z multi pytania nie są z multiego, ale y, warto, abyś zrozumiał sens tych pytań. Y, jest jeszcze druga sprawa taka, że można do mnie zadzwonić, prawda, czyli telefon 7, 8, 9, 2, 7, 3, 3, 3, 5, jeżeli ktoś coś tam chce powiedzieć, to chętnie usłyszę, także zakładam słuchawy i lecimy najpierw czacika. I patrzymy co na czacie. Patrzymy co na czacie. No w sumie tutaj roki, dzisiaj czytałem artykuł, jak taki przedstawiał, że wakatów już coraz mniej. No z tymi wakatami to jest tak, raz mniej, raz więcej. Oczywiście w tych komendach takich, powiedzmy typu, typu Podkarpacie, to oczywiście etatów będzie mniej, natomiast... Nie oszukujmy się, Rzeszów, Warszawa, duże miasta wojewódzkie, tam, gdzie pensja policjanta nie jest aż taka, nie wiadomo jaka. Owszem, w tej chwili taki szeregowy policjant, szczególnie w prewencji, dostaje te 500 zł. Być może to nawet jest solą wokół jego kolegów, którzy siedzą za biurkiem, no ale te 500 zł, czy tam ileś to szczerze mówiąc, nie wiem, czy to byłoby dla mnie wystarczającą zachętą, żeby zapierdalać na ulicy, a no sam wiesz, że tych protestów jest cała kupa, prawda? Warszawa to są cały czas protesty w okolicy zamieszkania prezesa, wszelakie demonstracje, jakie tylko mogą być, to jadą do Warszawy bez tego tam ciężko się jeździ, a wystarczy tam, że zablokują dwie, trzy ulice i nagle dupa zimna, to stoi całe miasto. Michał tutaj, czy ktoś posiada info, ile będę musiał czekać na ABO? 15 grudnia minęło dwa miechy, czy ewentualnie mogę liczyć na przyjęcie w lutym na szkołę? No to jak ktoś w Wiednich odpowie, tu B ja dzisiaj zdolny do służby. Także jakiś pozytywny aspekt sytuacji. Patrzymy dalej. Tomek Kubica. Ja miałem 14 grudnia MS i Babeczka już na początku powiedziała, że wyniki do miesiąca czasu. W tej chwili to może miesiąc to nie, ale bo jakiś okres oczekiwania jest całkiem realny, ponieważ są święta, oni tam mają jakieś sprawozdania. Zdaj sobie sprawę, że szpital, powiedzmy szpitale MSWiA są często szpitalami covidowymi, tak jak tam na Wołowskiej i one są w tej chwili też tak zwanymi szpitalami węzłowymi, że tam będą się odbywały szczepienia przeciwko covidowi i naprawdę ta służba zdrowia policyjna ma dużo więcej do roboty niż tylko badanie kandydatów na komisji lekarskiej. Także wiem coś o tym, ponieważ właśnie dzisiaj zapisałem cały swój personel do takiego szpitala nie MSWiA, ja, tylko wojskowego na szczepienie. Co z tego wyjdzie, to nie wiem, ale zobaczymy, prawda? Cześć, Luk. AABB, B. dziękuję za darmowe materiały, panie Darku, bardzo pomogły w rekrutacji. No, też się cieszę, że pomogło. Mam nadzieję, że nie wymiękniesz na szkole że to, co się tam będzie działo w praktyce, to spełni twoje oczekiwania. Naprawdę to, co widzisz w telewizji, to, co widzisz tam w środkach masowego przekazu, w mediach mainstreamowych, czy nawet w mediach takich alternatywnych, to... Rzadko kiedy obiektywnie praca policjanta jest przedstawiona, prawda? Każdy napierdala w tego policjanta jak w kaczą dupę. Każdy chce się jakoś tak dowartościować, nie za bardzo sobie zdaje sprawę, no że policjant to też człowiek, prawda? Wprawdzie nazywają go psem, ale generalnie jest człowiekiem takim jak ty czy ja, czy jak każdy inny. Gosia Margaret, czy ktoś zrezygnował z naboru grudniowego z powodu zbyt odległego przydziału? No tutaj Gosia są problemy z tymi przedziałami z reguły oni chcą dać ciebie tam gdzie im pasuje, a nie gdzie tobie pasuje. Natomiast nie potrafię powiedzieć czy warto przeczekać, czy iść tam gdzie dają. No, no nie jest to to łatwa decyzja. Roki do Michała, czemu nie dzwoniłeś do pełnomocnika lub do doboru, zapytać się aby ojczył? sprawdzone. Także być może to jest rozwiązanie, że po prostu zadzwonić do swojego pełnomocnika. Czasami to jest jakiś dla niego telefon. Ten pełnomocnik też jest tam powiedzmy zainteresowany, żeby trochę świeżego na rybku złapać, żebyś się nie namyślił i żeby ci trochę ułatwić sytuację, prawda? Aha, patrzę, tutaj Kamil, jakaś dyskusja jest. Gosia, Margaret, ja dostałam ponad 150 km od siebie, zobaczymy w lutym, prawda? Zobaczymy w lutym. No, Gosia, życzę Ci po wodzenia w zmianie na taką jakąś terytorialną lokalizację, która Ci pasuje. Już momencik, bo tu coś mi ktoś mi uciekł? Już moment, coś mi uciekło, prawda? Tommy Jones, Ja to bym swojej wybrance wytłumaczył w domu, co sądzę o danej sprawie i na pewno, jej bym nie spotkał na takim marszu, bo doskonale by wiedziała, czym się zajmuje i oszczędziłaby sobie i mnie problemu. No, jest to jakieś rozwiązanie, prawda? Czyli bardziej lepiej zapobiegać, niż potem się tam spotykać w jakiejś niezręcznej sytuacji, prawda? No, można sobie zadać pytanie, czy jak dwoje ludzi o zupełnie różnych poglądach się spotyka, zakochują się między sobą, w sobie, prawda, i no a potem żyć trzeba, prawda, czy, czy ty jako facet niestety musisz być na tyle dominującą osobą, żeby twoja wybranka zrozumiała, że no, pewne sprawy będą podporządkowane tobie, no i jeżeli jej się to podoba, to fajnie, prawda, czyli będzie miała męża, czy chłopaka, czy partnera, policjanta, jeżeli się nie podoba, to musi tam szukać jakoś tam wśród swoich, jakby to powiedzieć, wśród osób, które są bardziej zbieżne politycznie, zbieżne jakoś myślowo, intelektualnie, z jej osobą, prawda? Bardziej ją rozumieją i podzielają jej poglądy. Yy, dobra, tutaj jeszcze raz Roki napisał o tym MPI-ku. Zachęcam, jest to strona Niezależnego yy, Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów. Artykuł dostałem od kogoś, zaciekawił mnie i uważam, że, że warto przeczytać, prawda, tak, żebyś żebyś miał jakieś tam szersze pojęcie, szersze pojęcie o o sprawie, tutaj jeszcze raz ci przeczytam pytanie, które właśnie nie wiem, nie wiem, czy to po prostu będzie o, teraz może będzie widać, tylko czy, zła, zła, czy złapie ostrość, prawda? To, o, to pytanie, prawda? Takie pytanie padło, takie, takie pytanie padło i taka padła mniej więcej odpowiedź, prawda? Także kole, kolega Dostał pytanie, co bym zrobił, jeżeli by moja rodzina była na proteście, który będę zabezpieczał. Pytanie trochę na czasie. Co, ja zapytałem, co by odpowiedział. Tak, jakbym, jak pan opracowywał, bo było to prawie identycznie. Powiedziałbym, że porozmawiałbym z, o tym z przełożonym, poprosił o wyznaczenie jakiegoś innego miejsca do zabezpieczenia lub innego pro Testu, prawda? Także yy, bardziej tutaj poszedłbym właśnie w kierunku rozwiązania problemu, yy, niesprawdzania, jak to wyjdzie naprawdę, kiedy się spotkasz z tą rodziną, tylko od tego jest prewencja, żeby za biegać, prawda? Gosia Margaret, znajomy dojeżdżał ponad 100 kilometrów, średnio się opłaca. No pewnie, że się Gosia nie opłaca, bo yy, żeby się opłacało, to musiałoby powiedzmy dwóch czy trzech dojeżdżać z jednej miejscowości te 100 kilometrów, 100 kilometrów to jest półtorej godziny w jedną stronę, półtorej godziny w drugą stronę, ja mówię samochodem i to jeżeli nie ma godziny szczytu, prawda? Paweł Dzielnicowy ostatnio mi mówił, że jest dużo wakatów. Jest, było i będzie. Nie za bardzo wierzę, że, że policjantów jest w tej chwili nadmiar, prawda? że jest nadmiar kandydatów. Powiedzmy, patrzę w tej chwili na ilość tutaj oglądających mnie na tym, tym i naprawdę jeżeli tu mnie oglądasz, to jesteś jakimś człowiekiem, który ma ochotę się poduczyć, ma ochotę usłyszeć coś tam nowego, zapoznać się z jakimś innym punktem widzenia, na tej podstawie wypracować swój punkt widzenia, a większość po prostu kandydatów idzie na tata wariata i to dotyczy zarówno testów wiedzy o policji, prawda, Czyli jeżeli ktoś dostaje na 40, 10, 11 punktów to po prostu jest tat na chybił trafił, prawda. Milionerów on nie wygra. Yy, multi, multi plus też idzie na tata wariata, nie ma pojęcia co tam się dzieje. Tez sprawności fizycznej też jakieś tam wyniki jakby to powiedzieć, ja tam rozumiem, że ja tam gościu już starszy bym taki wynik miał, ale młody człowiek, jak, jak nie, nie jest w stanie tego przejść, to po prostu porażka. Trololo. Ostatnio miałem testy psychologiczne do służby granicznej, każdy dostawał po 5 testów, około 100 pytań w każdym. Ja, do, ja dostałem dodatkowe dwa w tym kwestionariusz Iwe, Co to może oznaczać? No, z reguły jak dostałeś coś dodatkowego, przynajmniej w Policji, to oznacza, że yy, no, dali ci jakąś szansę, prawda, żeby żebyś jakimś tym kwestionariuszem Iwe coś wyjaśnił, jakieś wątpliwości, czy, yy, czy może jakoś tak byłeś na granicy i chcieli o tobie coś więcej wiedzieć, ale raczej oznacza to koło ratunkowe, prawda. Roki Dokładnie. Yy, Roki 91 i tak dalej. Coś musiało ci pójść źle, skoro dostałeś dodatkowe dwa testy. Tak jest. Przynajmniej ja bym tak zrobił, bo jeżeli było wszystko od razu dobrze, no to po co psychologowi? jeszcze się naprężać i, i ci tam sprawdzać test, prawda? Bo każdy test to nie jest to, że tylko rozwiążesz, ale to po prostu jeszcze trzeba wziąć, sprawdzić jakieś tam wnioski, z tego wyciągnąć. Jest to dodatkowa robota dla psychologa. Mam pytanko, czy podczas badań lekarskich do policji mogą się czepiać o przepuklinę nabytą dwa lata temu? Znaczy zależy przepuklina czego i czy już jest zoperowana, prawda, pomyślnie. Także... Jeżeli jest w porządku, to wydaje mi się, że nie powinni się y, trzepiać. Tutaj Roki. Dobra rada, czy się do tego przyznawać, że ją miałeś, prawda? Yy, yy, yy, yy, yy, yy, yy. Dobra, dobra, dobra, dobra, dobra. Dobra, tutaj yy, Sprawa jest prosta. Roki na pewno nie był z, z moich elitarnych płatnych. Nie zainwestował y, finansowo. Zainwestował po prostu swój czas w materiał darmowy. I, i teraz y, powiedzmy to, co teraz zrobię, to jest zadanie domowe. Zadanie domowe. Posłużę się ściągą, ponieważ... Y, będzie 10 pytań i pierwsze pytanie jest yy, składam gratulacje innym, gdy y, robią coś dobrze, tak czy nie? Czyli pierwsze pytanie jest, składam gratulacje innym, gdy robią coś dobrze. Moment, sobie powieszę tutaj, to będzie mi łatwiej z kartki przeczytać. Drugie pytanie. Zdaję sobie sprawę z tego, co inni mówią bez słów? Czyli wynikałoby z tego, że potrafisz odczytać mowę ciała. Gdy ktoś opowiada mi o ważnym wydarzeniu ze swojego życia, czuję się prawie tak, jakby ono spotkało mnie osobiście. Czwarte, gdy moje uczucia się zmieniają, zwykle przychodzą mi do głowy nowe idee. Gdy staję wobec jakiegoś trudnego zadania, poddaję się, ponieważ uważam, że jestem skazany na porażkę. Wystarczy mi spojrzeć na drugą osobę, aby wiedzieć, co ona w danej chwili czuje. Często pomagam innym osobom poczuć się lepiej, gdy są oni smutni lub przygnębieni. Wykorzystuję swój dobry nastrój, by pomóc sobie w uporaniu się z najróżniejszymi przeszkodami. Wsłuchując się w czyjąś mowę, potrafię powiedzieć, co ta osoba czuje. I ostatnie pytanie. Trudno mi jest zrozumieć uczucia innych ludzi. Także. 10 pytań, odpowiedzi tak lub nie. I to już po prostu zrób w powtórce. Jak oglądasz filmik w powtórce, materiał w powtórce, to zrób to w komentarzu do tego wideo, tam gdzieś na dole. I będzie, będzie super, prawda? Gosia Margaret, panie Darku, dziękuję za darmowe materiały. Wszystko poszło sprawnie. No wiem, że poszło sprawnie, bo dostałaś wybór. 150 km dojazdu codziennie, prawda? Roki, jestem z małopolski, dlatego lekarzy miałem w KRK, a nie w KATO. Dobra. Cześć Piotr Jan. Tomek Kubica. Ja miałem pytanie: wymienić trzy wady, coś o sobie, co bym zrobił, jakbym pracował w prewencji, dlaczego nie piję. Co na to moja partnerka, jakbym się dostał na szkole gdzieś indziej niż do Katowic? No, fajne. Do, do. Ciekawe, co odpowiedziałeś na pytanie, Tomek, dlaczego, dlaczego nie pijesz, prawda? To, to, to jest cieka, ciekawa odpowiedź, być może się komuś to przyda, prawda? Cześć, Artur. Tomek Kubica, na koniec pytam, czy jej jakieś pytanie wyjaśnić, czy jeszcze jakieś pytanie wyjaśnię, to powiedziałem, że wszystko odpowiedziałem i tyle. No... Jeżeli łyknęła, to, to nie kombinowałbym. Na pewno w chwili obecnej jest niebezpiecznie w Krakowie powoływać się na... Jak dostajesz pytanie, czy masz jeszcze jakieś pytania, tam kombinować z jakimiś pytaniami, ponieważ tam po prostu te panie jakoś są uczulone na szkolonych, prawda? I jak kogoś uważają za szkolonego, to po prostu mogą upierdolić tylko dla samej zasady, prawda? Żeby ci pokazać, że nie warto się było uczyć z moich materiałów. Tomek Luk, dostałem się na grudniowy nabór. Pozdrawiam, dużo zdrowia. Dzięki Tomek. Yy, Roki, jeżeli chodzi o Kraków, to wiem, że jest tam dużo wakatów. No. No jest dużo wakatów, kurde, ale znowu bardzo trudno się tam jakoś dostać. Jakoś jest tam nowa ekipa psychologów. Nie wiem, czy już się uspokoili, czy jeszcze się nie uspokoili, ale jest z nimi czasami rzeczywiście troszkę tam problemów. No ale gdzie nie ma dzisiaj problemów? Słuchajcie, kochani, na tym kończę. Tutaj, jeżeli ktoś jeszcze chce zadzwonić to podam to podam numer telefonu masz, masz minutę na to, żeby podjąć jakąś decyzję i telefon do mnie jest 789 273 335 także to jest ten telefon ten telefon służy... O, może... Także możesz zobaczyć, jak mniej więcej wygląda szerokość mojego monitora obecnego, prawda? Ten telefon jest wyłącznie tylko do hangoutów, także nie dzwoń, jeżeli chcesz coś sam innego, że tak powiem się dowie... Dzieć, Jacek J., tylko lekarz orzecznik został na grudzień, nie masz szans. Cześć Mariusz, pewnie wiesz o tym, że kurde, będziesz miał pół rodziny niedługo na swoim pododdziale, ale to nie powiem ci, kto, bo pewnie wiesz lepiej ode mnie, natomiast twój właśnie członek rodziny podesłał mi fajny artykuł, co tam się działo pod empikiem, coś z punktu widzenia z drugiej strony. I Tutaj Tommy Jones właśnie co odpowiedziałeś odnośnie tego alkoholu. Kamil L po świętach jeszcze mając dzwonić, listy już po zamykane. Dobra, słuchajcie, nikt nie dzwoni, to też się nic wielkiego nie stało, bo. Szczerze mówiąc, już tutaj Daniel MS pozytywny w Białym Stoku. Dzięki, panie Darku. Elitarna się przydaje. Także super, super hiper. Wszystko się przydaje, prawda? Mówię, tak mało ludzi ochotę ma się szkolić, że elitarna się zrobiła naprawdę elitarną, a paraelitarna to już jest prawie jak. Eli, elitarna. Także yy, być może jeszcze zrobię jakiś hangout przed w tej przerwie między Nowym Rokiem a po świętach, czyli, czyli końcem grudnia. No naprawdę ten rok był bardzo ciekawy, szczególnie dla tych moich elitarnych, czy nieelitarnych, co się dostali Szkolenie trwało, było bardzo dziwne, coś tak popieprzonego, to ja w swoim życiu nie widziałem. Natomiast jakbyśmy się nie spotkali, czy byś już do mnie nic nie pisał, to wszystkiego najlepszego z okazji już zbliżających się świąt, jutro Wigilia, to damy sobie spokój z jakimikolwiek materiałami. Wydaje mi się, że czas, aby spędzić tam parę, parę dni w jakimś domowym zaciszu, prawda? No jeżeli już jesteś w służbie policjantem, to mam nadzieję, że nie wyrzucą cię na ulicę w czasie świąt, żebyś tam bronił chałupy prezesa, czy jakiś tam innych, czy pilnował godziny policyjnej, prawda? Także Trzymajcie się, cześć. Do następnego razu. Oczywiście jak ktoś chce tutaj obejrzeć, zasubskrybować kanał, to gdzieś tutaj, tam jakiś kolejny hangout. No i tyle, i wystarczy na razie. Jeszcze ostatnia rzecz. Kamil, wzajemnie, panie Darku, prezent na gwiazdkę, czyli 30. 12 rozkaz, prawda? Roki to samo. Kurde, będzie mi was brakowało, bo że tak powiem, nie zawsze są jacyś chętni na sensowną dyskusję na czacie, także trzymajcie się, cześć, no i do zobaczenia dla niektórych już być może w 2021, ale raczej coś jeszcze tam przed tym zrobię i zachęcam cię do odrobienia zadania domowego, czyli pytań, które zadałem tam trochę wcześniej.